W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy mając zeza, przejdziesz badania okulistyczne na kategorię B, oczywiście przed kursem prawa jazdy. No niestety nieleczony zez we wczesnym dzieciństwie jest bardzo powszechnym problemem, no i powoduje on późniejszy brak widzenia stereoskopowego, przestrzennego, czy jakby go tam inaczej nie nazywać. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I zacznę tradycyjnie od maila jednego z moich czytelników oraz widzów. Witam, mam do Pana pytanie. Podczas jednego z badań u okulisty okazało się, że mam wadę wzroku, nie widzę przestrzennie, nie widziałem figur przez okulary. Mam również lekkiego zeza, czyli lewe oko ucieka mi w lewą stronę, no ale to minimalnie, jestem świeża po zrobieniu kategorii T i już jeżdżę traktorem. Natomiast moje pytanie jest następujące, czy będę miał jakieś problemy ze zrobieniem innych kategorii i ze znalezieniem pracy. Za około 3 miesiące planuję zacząć kurs na kategorię B. Pozdrawiam serdecznie. Odpowiadając na to pytanie, z dużym prawdopodobieństwem ten kandydat, ten konkretny kandydat na kierowcę przejdzie kolejne badania. No, tak nawiasem mówiąc, nie różnią się one niczym od tych, które przeszedł na prawko kategorii B, czyli traktor. No, czyli już jakąś próbę badań przeszedł. Zasady są tutaj identyczne, no jak będzie oceniał ten sam lekarz to wszystko powinno być ok, nie sądzę, że podważyłby swoje jakieś orzeczenie sprzed bardzo krótkiego czasu. Natomiast, podstawową zasadą jest tutaj zachowana ostrość wzroku oka tego lepiej widzącego, czyli w tym przypadku byłoby to prawe oko, która powinna wynosić nie mniej niż 0,6 z korekcją, no korekcja to jest na przykład okularowa, natomiast ta dopuszczalna korekcja jest w granicach plus minus 8 dioptrii, czyli powinien czytać w okularach lub szkłach kontaktowych lub bez okularów co najmniej szósty rządek na tablicach. Snellena, czyli od, od najwyższej literki liczysz 6 dołku, rządków w dół i jest to 0,6. Oczywiście musi być zachowana właściwa odległość. Niestety końcową decyzję podejmuje tutaj lekarz uprawniony do badań kierowców, no, często opierając się na konsultacji okulistycznej, tak więc potraktuj moją poradę jako taki dobry znak, ale Swój konkretny wynik końcowy będziesz znał dopiero po badaniu lekarskim, badaniu lekarza uprawnionego do badań kierowców. No, ZES jest określeniem bardzo ogólnym, bada się jeszcze kilka innych parametrów wzroku, także mówię z dużym prawdopodobieństwem tak, ale zawsze w drewnianym kościele może Ci coś tam na głowę spaść. Co do innych kategorii prawa jazdy. Czyli na przykład A, C, D, C plus E czy inne jakieś kombinacje, no są to w sumie motocykle, ciężarówki oraz autobusy. Te prawa jazdy, te kategorie prawa jazdy automatycznie odpadają. No, żebyś wiedział. Zrobienie prawa jazdy kategorii B nie oznacza automatycznie zdolności do pracy na autach osobowych, czyli na pewno nie możesz być kierowcą taksówki, instruktorem nauki jazdy, czy kierowcą pojazdu przywilejowanego na np. No, karetki, czy tam radiowozu, czy czegoś innego. No, jest to zaledwie kilka zawodów, które przyszły mi w tej chwili na myśl, także każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Jakie jest konkretne dla Ciebie rozwiązanie, jeżeli nigdy nie byłeś wcześniej badany na prawo jazdy, czy, czy nigdy wcześniej nie byłeś u okulisty? No po prostu pójdź prywatnie do tego, że to okulisty, najlepiej takiego mającego doświadczenie w badaniach kierowców. Poproś o konsultację zakończoną jakąś pisemną opinią. No i jest mało prawdopodobne, że przed kursem na prawo jazdy lekarz uprawniony będzie miał inne zdanie. Nawet przypuszczam, że będzie ucieszony, że rozwiązałeś mu problem i już przychodzisz z konsultacją okulistyczną. Na tym kończę, jeżeli ci, to wideo Ci się spodobało, daj lajka, like, daj kciuka, jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Google+, Nasza Klasa, na jakimś swoim ulubionym forum. Jeżeli masz oczywiście ochotę na więcej takich filmów, to po obejrzeniu tegoż to filmiku subskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj linki do subskrypcji są albo na ekranie, albo tam gdzieś poniżej filmiku. Z reguły raz na tydzień wysyłam jakiś nowy materiał oparty wyłącznie na problemach moich widzów. Czyli sam nie wymyślam problemów, opisuję tylko problemy wymyślone przez innych ludzi, często urzędników, często lekarzy. No Ale generalnie są to wyłącznie problemy moich widzów. Jeżeli oczywiście chcesz skomentować swój przypadek, opisać swoją historię, tam poniżej są komentarze. Być może Twoja wiedza się przyda komuś, kto miał identyczny problem, ponieważ nie odpisuję już w tej chwili na maile, ponieważ jestem nimi zawalony gdzieś na miesiąc do przodu. Najlepszą drogą jest po prostu komentarzyk pod filmem. I wtedy staram się odpowiadać na bieżąco. Na tym kończę, nie jest żadną tajemnicą, że problemy ze wzrokiem są najczęstszą przyczyną orzeczeń negatywnych do prawa jazdy, jak również podczas dopuszczania później do pracy, także nie bój się pójść do okulisty, wyjaśnij dogłębnie swój problem, podaj mi jakąś właściwą akcję, czasem wystarczy tylko drobna korekcja wzroku, jakieś tam leczenie i żeby wszystkie problemy, wszystkie lęki przed kursem na prawo jazdy znikły. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badania na prawo jazdy Wrocławkom" i tam wpadnij zaraz po dokonaniu subskrypcji, po skomentowaniu tego filmu, po lajku. Także tam również możesz dołączyć do dyskusji na temat Narządu wzroku, badań narządu wzroku, jeżeli jesteś, czyli jesteś kandydatem na kierowca lub kierowcą nawet zawodowym. Bye bye, do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.